TO giants. TAK! To jest giantus! Nikt nie pokona go! To jest giantus! Nie zadzieraj z nim bo! To jest giantus! Więc już przygotuj się na jego atak! bo sumie nie obroni się! To jest giantus! W swej dłoni siłę ma! To jest giantus! Każdy z nim przegrywa! To jest giantus! U niego w prawa jest Wystarczy tylko Że to deku kumy śmiesz. Nie wiadomo kto Nie wiadomo jak Gdy go postawisz Zaskoczysz drogę od tak Nie wiadomo gdzie Nie wiadomo skąd Gdy go inny raz zobaczy To wyłączy mu się prąd To jest Chiantus Twą rolę pełni zuch To jest Giantus Ma cios na każdy ruch To jest Giantus Z każdej świetnie współgra To jest Giantus Nie wie czym przegrana To jest Giantus Ustawi wieża bólu. To jest Giantus Zasadził wiele trumn To jest Giantus Nie przejmuj się przegraną Gdy masz kół Przeciwnik ma Co? Przegnałeś się już, jaką dżania ma wielką moc. Znasz warty i gotowy, czy to po czy to dzień, czy noc. Zbijesz się kartami z areny na arenę. Niewątpliwie nie uwierz w niego, właśnie to on wykupował całą tę grę. Wszyscy czekać, weź go do dekuła, a ujrzysz moc zwycięstwa. Z nie pożałujesz przedstawiciel siły i męstwa. Konkuruje z każdą kartą, nieważne, czy to spel, czy mój dobrze użyj, dobrze broni, Skażę, że z to jest z tym najlepszy najlepszy do Dobrony czy na atak, zawsze będzie dobry był i jest, tylko wystarczy dobrze